A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, Czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca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 Bóg kocha wszystkich ludzi, ale nie tylko jako ogół, czyli całą populację, ale każdego indywidualnie. Każdy z nas w oczach Bożych jest wartościowym i drogocennym. Jesteśmy Jego dziećmi, stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo. Żaden nasz grzech, żadna niewierność Bogu i Jego prawu nie jest w stanie przekreślić, lub nawet zredukować tej miłości. Mówiąc innymi słowami, nie ma takiego grzechu, który mógłby spowodować, że Bóg przestanie nas kochać lub nabierze do nas odrazy. Grzech jest tragedią człowieka, a nawet całych społeczeństw, bo zaciera zdolność widzenia Boga we własnym życiu i w życiu społeczeństwa. Grzech sprawia, że tracę z oczu Boga najwyższe dobro, a zaczynam rozkoszować się złem, to nie On odchodzi ode mnie, ale ja odchodzę od Niego. Jestem jak owca, która przestała nasłuchiwać głosu pasterza i postanowiła chodzić własnymi drogami, sama dla siebie stając się pasterzem. Jestem jak marnotrawny syn, który zabiera swoje dziedzictwo i trwoni je, żyjąc rozrzutnie. Bóg nigdy nie przestaje mnie kochać, to ja przestaję odczuwać tę Bożą miłość, to mi przestaje zależeć na Nim, ale nigdy w drugą stronę. Największym kłamstwem, jakie próbuje nam wmówić demon jest zdanie, że Bóg mnie nie kocha, że przestałem się Bogu podobać, że On już na nas nie czeka. Dla mnie najbardziej wzruszające w przypowieści o miłosiernym Ojcu jest zdanie A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go Jego Ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw Niego, rzucił się Mu na szyję i ucałował Go. A gdy był jeszcze daleko, to zdanie uświadamia mi, że moja nieobecność nie jest dla Niego obojętna, że On czeka że wygląda przez okno swojego domu, te najwyżej położone, patrząc w kierunku, z którego spodziewa się mojego powrotu i ma nadzieję, że ja jeszcze do niego wrócę. Kiedy widzi mnie jeszcze z daleka, biegnie w moim kierunku z radością, rzuca mi się na szyję, nie czeka na wyjaśnienia, na błaganie o litość, o przebaczenie. On już przebaczył, zanim ja o to poproszę. On mnie kocha i przywraca mi utraconą godność. O, jak wspaniały i dobry dla nas jesteś, nasz ukochany Ojcze w niebie.